Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wykowany. O, Kumowska słuchaj, siadajcie. Przyszła cię pytać na skubarki. Dziś ok wiecu włosów z ty. Przyciecz! Przy tym przy tym, bo też mi była na skuś, ja też ci przy tym skuś. To musiała odrobić przecie to, co Kristus mi skupuła. Ale kiedyś już tu słuchaj, to ja ci pokażę jakiś ten zogowek mi A już mam zrobiony! Hey. No to No to płaczko. Pośle jaki wysek. Ojejej, no jaki paradny. No, no ja, no ale ktoś ci wyhaftował już. No ty ta Maryna zopotoka, co potoka. Pytał jakie, żeby to miała takie paradne, bo to będzie w tamtej izbie, nie to z panią, bo tak na paradę, no i to będzie dla Karoliny posał. To A. już istroje, tak, jest tak ze wyjezdkiem i becza, żeby to już było. No, no to fajnie, bo jest.. No piękny. No tak, to jest. Musieli... Ale to musisz mnie jeszcze pytać na skubarki, no bo ze 4 zogówki musisz mieć. No muszę, muszę, to jest, hej, ale to już potem w poście zrobimy, bo teraz tu już nie zdążę. A, no to fajnie, to przyjdę do mnie. Hej! A na co to wie No, podaj im krowy, po dzieci z Wiedzę, że ona i przyjdę. No. No. a wiesz, tu jeszcze ze starym tłumejem chciała poradzić, bo mam taką sprawę do ciebie. Widzę ze z kosyki. Na wiosnę już, uprydzę i taki drodziecisków no jeden dobra. i taki większy na rzepę. No I na łokrowki. Dobra, dobra. No. Zrobi się to. A w niedzielę przyjdę do nos, bo stary radził, że no. będziecie się sprzągać. Jak to ta wiosna? No dobra, to przyjdę to przyjdę, ale przyjdę coś i wezmę za nie, coś wezmę za Ale wiesz co, nie bier nic, Basz. bo stary był nakier, ma się w no. No I kupił. Wiesz co, na zdrowie kupił no, dobra, jazę, dobra. i do przejedzenia te stosiki. I no kiedyś przy no bo kto nam zasadzi, nie mamy wiesz tego konia. Dobre za no, dobre, no, to, to przyjemne razy. Kumaska ja idę. No to było prowadź. to na te już babu wypytał przy do nas o stowieców. Więc, żeby się nam zdążył, to upiec. To może weźmy z tej miski, bo musimy to na, nasuwać. Podsypię ci trochę mąką. Więc, tu tak. Róbmy takie bułeczki. Może się nam już ten smolec gęsił, łos No to będziemy za chwilę chodzać, żeby się no upiekło, żeby baby było tym pocystować. Bo nawet się cieszyły, że ze, ze się ich nie pominęło po drodze. No i sobie pytały, U tej bogatej ty zbyłak. No bo jak ją minąć nie? Czasami trzeba czacu pozycyć. No to, a. no to pudymy dłonie, nie? No, a widział, jak ze wyzło nie trochę przez okno, to sobie myślę, wlezę. Ale ci powiem, przywitała mnie. opowiadała mi, więc on na ona ty pierzejus. No i mi podziękowała, że my ty zbyły. Ale jeszcze bez skuś, bo tej trzeba dwa zobówki. Ale goda ze nie teraz, przy ostatkach, bo w poście. Tak, bo ino no zaś te ryby zacznie. A dałaś ta trochę cukru? Tak. A rumu trochę? Rumu troskę będą takie... no, no to dobrze. bo przy ostatnich trzeba by Tak. Wiesz, bo jeszcze ta kumoska Na z Ma przyjechać. Zdawało mi się, że jechał, ale nie wiem. A jest, jest, jest! No pójdź ta to, pójdź! Och, wolony Jezus Chrystus, ale tu macie zimę w tej E! Mrozi z Pójdź, pójdź, Dali, nie stój przy progu, bo a, ciągnie. Nie chcecie, no, Pomski, no dywie, są. Było ostatki, ja. trzeba gościć baby. No ja wam tutaj z przyniosła hey? Hej, hej. A, ja, a jako ci się ta jechało? Zimno, zimno, ale fajnie. Fajnie, Pumon fajny, o, no, nie wytrzewał Nie nie wytrzewał No to kumoter, to ta wie jako wieś babę ta, swoją. tak, ta. No, no. To wiesz to, to mi za łodziebackę, a i za siadni. A cię sobie, zeście przyszły. Zeście nie pogardziły i nie, nie odpowiedziały. Nasypim wam trochę pierzi. Chodźcie, biolutkie piękne. Bo wiecie co? To to dzieci z do potoka. Całe latło żeby się pięknie gęsi tam w wyplu wypluskały. A pasowałoby tak przynajmniej ze 4 kila, no bo jest tej pierzyna, ale to potem zaś na wiosnę, jak się wyklują gęsięta, no to zaś się ucho, bo na jesień to zaś już dziś go spytam, żebyście potem zaś nie pogardziły i na jesień, żebyście już wiedziały, że u mnie będą skubarki. A wiecie, czemu to tak, te gęsi tak koło domów? się miewało, no ale dziś obtys, no bo i z ogówki, no ale jeszcze i przysło z tych piórek większych, jak będziecie ich targać, to nie wychadzujcie na ziemi, bo będę potem sobie robić taki pędzelek jeszcze, bo to się też, jak się upiece pącka, żeby go fajnie polukrować, czy tam jako jakie drozdowe ciasto, czy jako sólkę, no to żeby jakby do święta, żeby potem posmarować po powierchu, Jakim tym słodkiem, no to, no to. No a skrzydło, nie wiem czy wy dostawiacie ze skrzydła? No ba. No, ba, no to nie trzeba nie. skrzydło, no. No skrzydło trzeba, no bo przecież w piecu, jak będziemy piec lewy, no to żeby piec wycyścić, no to skrzydły. Na kumoska, godaj ześ była na, na jarmaku, na kiermasie, w jabłunce, duży był kiermas. No pięknie było, fajnie. No i no, że mało tych ludzi, no bo to zimno. Tak tu teraz mrozi. No, no ty się no, Musiała kupić kozoki. No, nie. no, Ale to, to, to z tymi kłozokami to tak. To małe, to duże. No ale ty z nim jakaś przymierzyć. Nie? Hej, hej. No, A był jaki materiał? Był. Piękny tak na wigon to byś tak wybrał, piękny. No, no, no drugie to teraz, drugie. No no ty to Hej. nie ma za dużo tych no to wieś bieda. No i cienia się też, znowu, no bo wiesz. Zadała kaporę o i tak, że kupiła. E no to i się wyparadziła. No, no na ten łyd pust. Ja byli tam już z jakimś błozem? Byli, byli. Ja chciała Ty z jęcmienia kupić, bo mi stare kozo jęczmienia kupić. No. A drobny był, drobny, bo to, to i w lecie jakoś się tu nie wiedło. No ale no to to nie trzeba, nie? Hej, hej. No to może się ta jakoś będzie pogoda, wiosna jako. No to może się ta, ta urośnie, tak. no, i, no i będzie chociaż na kruskę, nie? No oczywiście. A wy, baby jako się wam ta skupię? Dość takie no, te pierze. Fajnie się hej, dobrze się skupię, dobrze. dobrze. Skupione po źle, jak pięknie zaraz wezmę. Pięknie, pięknie. No. Sypa. No nie wiem, bo wiecie, mam ten w sobie po babce. Taki z płótna. No i wiecie co, ten płócienny, nie wiem. czy to dłoń było? Ale u niego muszę tym włoskim tak płatszyć, żeby pióra nie przepadowały. Ale była te znakier ma się. W tamtym tyźniu nie widziała gdzie, ale kupiła nie, to już.. Ty, to nie, bo jak na posok, to może ten Andrychowski, nie, To może by tu na ci trochę i dej ze z tej miski, co by ci nie fruwało, bo jakby tak to Daj Zdejcie z pani tu. Jakby kto przyszedł, a duchnął no, no to potem by my tego nie pozbierali, a jest dość dużo tego mesku. Takie mam skrzydło z gęsi baby. No. no nie, będzie pięknie powymiatać w piecu. No powiem ci, że się, się wydarzyły w tym roku no. naprawdę, i nawet zadowolono, no bo ten posak, trzanie, na no, natyk. No. Wiesz, no, być 10 gęsi, A babka jeszcze miała, zrobiono tak do pieca, ale więc na takiej drewnianej rączce. To mu dziadek miał takie nie? no i wymiatł potetysy. No i pozgrabowało się to fajnie, no i wisiało to koło pieca, no i fajno, taka stotka. No. co, ja idę za tym muzykantem. bo czy to Czy tu hamby się wleś? bo No, nie stój się niebozmażnie, zna wieki wieku mamy. Zima, tak, idę i idę no, nie mogę dojść, a widzę, że tutaj tak, w końcu się ktoś do roboty e To Zagraj, zagraj, że... no, to się rozbije. Zdobno się u nas, taki instrument tak nie, nie gry, bo teraz, ale wygrzebał jakaś z safari. To jest ale... fajne, to się zaskoczy. E no, no, ty... A fajnie. wiesz co, my posłuchamy jako grot, dozbieramy wieże, kiedy przegrał, to siadnie z nami, Pocęstujemy Cię! O, no właśnie! No, no, dobra Baby, no tu nie chcę zaczynać! Pącka, boś ta set i herbaty się napi. bierzcie baby, Chleba spróbujcie z kiermasu, tu macie miód dobre. cukru natopiony, dobre, marmolada jest zrobiona. Pącki na gęsiem Smolcu, jedźcie. No a wielki wam Bóg zapoń, zeście przysły, bo strasznie rada. Paniu zeście przyjechała moska. No też się czesem. Cieszy. No, cieszy a tu się tak przyjedzie po wosach? Przyjedzie, A no to psa posiedł babę, to jest, to ci coś powiem. Hej. No winę. Ty moja tyś będzie mieć małe. O oh. oh, Jezu, naprawdę. na no, prawdę. No. Moja się będę dawać. Hej. To przez to ty bierzesz kupimy. No to tak? przez to. No, no, ale wiesz jaki stary był zły, kiedy mu a za kogo? Dwa dni siedział w karczmie babu. No. No. Myślała, że za ja. kogo gdy się powoli. Wywiska to teraz przywlekła niepiloka, stary patrzy panosek okropny, chleba se nie ukroi. wszystko mu trzeba podać? ci nie będę gadać. Nie powiedz, musimy nie to, nie mówię to, mówię. Na, to dopiero na rok be wesele, a musimy to dopiero poobserwować. Bo jak I się to nie, i... nie będzie tać roboty, to nie widzi skąd przysło. Ale to, to, to, to, to z daleka? Z daleka. Nie powiem ci. Z Polski pewnie. Hej! Tak <laughs> ci godu, widzę pan pon? Ej, to by będzie wiedział nauczyć, co zrobić. Pani I tu nie, nie do gości, nie Stary, kogo widzi, to z izby wychodzi. Weźcie z babie jest. To weźcie. Z, to no, no. no, smaczne. Jeszcze. Gdzie z niedzielę to separaty na dziś, już my się uradziły dość. No, Damy się pomału, nie? Ja muszę mi jeszcze krowę podoić. No, jak chcecie, to sobie posiedźcie, nie? Ja się też będziemy wlazić z zgodzi. Ale no to nie. się usłyszały, to nika zaś nie roć cię dalej. Się tego nie tego ja. Ja. Ale ty ta ty znika, nic nie roć. A zagroź ze mną jeszcze bo to pierwsze raz. To, są, co mogę. to eee, dobrze, dobrze. dobrze. dobrze. Zagroź ze za ta scena. Wiesz, co tak pięknie grał, bo ja nie wiem, co potem na to wesele nie pytał, bo to panowski takiego nie widzieli. <śmiech> jak trzeba to przy tym, no, no ale nie, jak jak ten, się będzie widziało takie ranie? Więc popatrzy o te kozy, ani nic z nieba wiedzieć, co to jest. No, tak. weź, no, weź, weź, weź, to bardzo, bardzo, bardzo, wiesz, zaskutuję, że będziesz wiedział, kto robi. No, no, właśnie, to jest dopiero, no. Posłuchajmy jeszcze baby, nie? Jakoś to radośnie się nam zrobiło. No i widzieliśmy coś nowego. Wozę ja no. cię ta prowadź? To, to, to jest LB. No. Ale jak się zlęknie, no. to będzie po będzie. No. Bogiem, Panie Bogie, no. Daj Panie Boże. Pani, a Do Dziękuję pani. Dziękuję pani, że pani była. pani. bo. jest. No, ja to, Bo fajne, fajne, fajne. Tak. tak. Daj pani Wodę. Setkiem co nas będą obzierać, jako Żyde wie, było na Orawie. wie, że jest. Żyde bardzo pięknie dziękujemy. No i to jest pytamy, żeby przyszli do Muzeum Orawskiego poobzierać, jako kiedyś na Orawie się bywało. Dziękujemy. dziękujemy. Pozdrawiamy Zosia, Elka, Bogusia, Stasia, Ania i Anielka. Wszystkiego dobrego.